Żadna inna organizacja w Krakowie by nam nie pomogła. Ludzie z pasją i wiedzą. Łączy realną pomoc zwierzętom z edukacją. Każda złotówka trafi do potrzebujących. Uratują jeszcze setki zaniedbanych zwierząt.